Jakiś czas temu zdecydowałam się przetestować facetów z ich wiedzy o przedślubnych przygotowaniach. Jak doskonale pamiętacie, było kreatywnie, ale mało merytorycznie. 90% moich obserwatorów stanowią jednak kobiety, więc dziś biorę się za Was, moje drogie panie. No i sprawdźcie, jak poradziłyście sobie z odpowiedziami na te same pytania. Jakie dokumenty wymagane są do ślubu kościelnego? Nie będzie ABCD? Bez jaj. Na pewno świadectwo, że się uczyło religii. Potrzebujemy dokumenty, że nie jesteśmy jeszcze w żadnych związkach małżeńskich. Dowód osobisty e, i. E, Zgoda księdza? Na pewno dokumenty bierzmowania, to na pewno. Cóż tam jeszcze było? Mhm byliśmy i nie pamiętam, teraz jestem zaskoczona. No oczywiście jest to dowód osobisty oraz zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego. Do tego są potrzebne nasze metryki chrztu z zaznaczeniem, że są one do ślubu, ponieważ potrzeba tam informacji bodajże o naszym bierzmowaniu. Do tego licencja na zawarcie małżeństwa będzie nam potrzebna w innej parafii. Jakieś Zapowiedzi, bodajże. Chyba to wszystko. Racja. A kto ma rację, ten stawia kolację. Co to jest save the date? Hmm. Czarna pustka w głowie. Szczerze mówiąc, to teraz się czuję tak trochę, że nie jestem przygotowana. Tak, ostatnio to było w filmiku Pani Izabeli dotyczącej zaproszeń. Dotyczące tego, żeby potwierdzić przybycie gości do dnia na numer telefonu do młodych. Aaaa! Powiadomienie wysyłane przed zaproszeniami, żeby goście zarezerwowali sobie ten dzień na dzień ślubu. Zuch dziewczyna. Na ile wcześniej należy wysłać zaproszenia na ślub i wesele? Myślę, że z pół roku wcześniej. Trzy miesiące? Wydaje mi się, że taki optymalny czas to trzy miesiące. Minimum 3 miesiące przed. Myślę, że pół roku to tak jest optymalnie. Mniej więcej rok przed ślubem. Pani Izabela twierdzi, że od trzech do czterech miesięcy. Widzę, że rośnie mi tu konkurencja. Co to są kandelabry? Jakieś kwiaty są. Kante co? Kandelaby. Antylabry. Wiem, ale nie powiem. Kandelabry są to takie długie świeczniki w każdym programie pani Izabel ona o nich mówi, więc ja już o tym wiem. Oj, widzę, że ty czujesz klimacik. Co to jest butonierka? To nie wiem, czy to nie są zaproszenia dla gości? Znaczy nie, miejsca, gdzie ktoś ma siedzieć z imieniem i nazwiskiem przy stołach. To jest to u Pana Młodego? To jest to, to, to cudo, w co się wkłada te różne ozdoby. Mała torebeczka. To, to kwiaty są w butonierce u Pana Młodego, to jest takie szonka? E, tu Pan Młody ma tutaj takie coś. E, butonierka to jest e, taka dziurka czy e, taki guzik w garniturze na klapie, gdzie się wsadza taką ozdobę kwiatek. E, w męskim oczywiście ubraniu. Bingo! Ile czeka się na realizację zamówienia sukni ślubnej? Osiem tygodni. Pół roku, co najmniej. Pół roku? Eee, z... O chyba gdzieś z miesiąc. Aaaa! Jak ktoś jest szalony, to może bardzo szybko zrealizować. <ścoughs> Ale generalnie jest to około pół roku. Ojej, chyba do czterech miesięcy. Czym jest toczek? Tutaj ten kwiatuszek, który ma panna młoda. Eee, ozdoba do włosów u panny młodej. To jest taka ozdoba na głowę dla kobiety. Wiem w jeździectwie, co to jest toczek. Jest to kasgochronny dla jeźdźca, ale nie wiem, co to jest toczek, jeśli chodzi o płaszczyznę weselną. Toczek to taki mały kapelusik z takim czymś. Taka ozdoba głowy. Mm -hmm. Całkiem nieźle. Co to jest poszetka? Coraz trudniejsze te pytania. Jakiś woreczek? Chusteczka. No to właśnie wsadza się do butoniarki. A to co jest? To jest poszetka. E, poszetka to jest mała chusteczka, która, która jest ozdobą garnituru. To jest w, taki krawacik u pana młodego, taki specjalny krótszy, taki z tym. Poszetka jest to ozdobny kawałek materiału jedwabnego najczęściej, którą wkłada się w kieszonkę u, u panów. No to ta chusteczka tutaj, co, się, co mężczyzna wkłada do garnituru i, o, i ładnie wygląda. No, nie taki diabeł straszny. Czym jest ślub konkordatowy? Hmm, właśnie ostatnio też z moim narzeczonym graliśmy na takim, ale właśnie zastanawialiśmy o, o co w nim dokładnie chodzi i nadal nie wiemy. Ja chyba zwariuję. E, jest to e, ślub, inaczej ślub kościelny. E, to jest ślub cywilny taki w urzędzie. To jest to ślub kościelny połączony yy, ze ślubem <głos> niekościelnym, tak. Panna Młoda powinna mieć w dniu ślubu coś... Wyjątkowego? Białego? <głos> niebieskiego? Wy, yy, pożyczonego? Yy, pożyczonego, coś niebieskiego i coś... Yy, i uśmiech. <głos> Coś niebieskiego, coś pożyczonego, coś starego, coś nowego i mam być wszyty w, o ile dobrze pamiętam, gdzieś pod spodem w suknię ślubną kawałek okruszek chleba, odrobinę cukru i pieniądz, i pieniądz w bucie. Tak. O! Perfekcyjna panna młoda. W którym momencie para młoda formalnie staje się małżeństwem? Po podpisaniu chyba oświadczenia w kościele. Jak urzędnik powie: Jesteście mężem i żoną? W momencie, jakby powiedzenia sobie tak w kościele. Czy wtedy, kiedy dokumenty dotrą do Urzędu Stanu Cywilnego? I to jest odpowiedź na szóstkę. Kiedy na weselu podaje się to? Od północy. Jako 12 godzina. O około północy, o północy najczęściej. Około chyba godziny 20. Zazwyczaj o północy, a wolałabym o 21. O północy. A to zależy, bo kiedyś, kiedyś, parę lat temu było bardzo modne, że tort wjeżdża na salę weselną o północy, ale bardzo często teraz, w dzisiejszych czasach, e, pary młode decydują się na przykład wcześniej, żeby ten tort wjechał, czyli o godzinie 9, 10. Kwestia indywidualna, ale planowo, tak standardowo o północy. Jaki taniec tańczy się na pierwszy taniec? <głos> pierwszy? <głos> <głos> <głos> <głos> <głos> Kto jaki chce? <głos> Walc? Zazwyczaj walc. Eee, wybrany przez Państwo Młodych. Chyba taniec połamaniec. Wydaje mi się, że walca wiedeńskiego się powinno tańczyć, ale to też wiadomo, kwestia indywidualna. Hmm. Skąd wzięła się nazwa Oczepiny? Z Czepka. Panien Młodych. Kiedyś, dawno temu. Nie od Welonu? <grym> no nie. Od Czepca. To było chyba ze staropolskiego czepiec, czyli nakrycie głowy wianek, tak? Super ci poszło. Rozmij skrót RSVP. Coś z francuskiego. Na pewno jest to po łacinie, nie, nie, nie spróbuję nawet. E, data... nie wiem. Ej, to nawet nie było blisko. Chodzi o taki zwrot grzecznościowy, zwracając się do kogoś. Nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, co to znaczy ale jest to powiedzmy taki odpowiednik Szanowne Państwo. To jest z francuskiego, nie wiem jak jest po francusku, ale to jest prosimy o odpowiedź. E, to jest po francusku e, odpowiedź, e, odpowiedź jest wymagana. Natomiast ja po francusku nie mówię, więc nie wypowiem tego. Responsi dwuple. Czym charakteryzuje się styl Boho? E, styl Boho jest taki bardzo prosty. E, Boże dziewczyny, nie załamujcie mnie. Zielone liście, taki jest to właśnie styl. Teraz właśnie modne są takie wesela w stodołach, takie kwiatuszki, jakieś lampki, tego typu. Styl Boho, mój ulubiony styl, w którym będę miała wesele, to są kwiaty, to są falbany, to są rustykalne wnętrza, przynajmniej ja tak sobie to wymyśliłam. Makramy, koniecznie makramy i dużo eukaliptusa i ruskusa. Styl boho to jest taki styl, takie pomieszczenie stylów hipisowski, trochę takiej bohemy artystycznej, czyli jakieś pióra i zwiewne i kwiaty. No tak bardzo zwiewnie, bardzo... bardzo artystycznie bym to nazwała. Co to jest zasada alternacji? A zasada alternacji? Tu nie mam pojęcia, niestety. Alternacji? Żeby mieć coś w zanadrzu, gdyby ta pierwsza rzecz nam się nie udała. To się nie dzieje. Kojarzymy się z alternatywą, czyli z wyborem pomiędzy? To niemożliwe. To bardzo ładne słowo. Nie mam pojęcia. To jest coś z gośćmi? Um, że wiem, chyba, że usadza się raz y, pana, a raz panią. I tak pan, pani, pan, pani, tak? Nie będę przyszła panną młodą perfekcyjną. No i widzicie, moje drogie, pośmiałyśmy się wcześniej z facetów, hahaha, hihi, hi, ale okazuje się, że ten się śmieje.